więc w końcu może zrobimy ten test tego akumulatora z mojego samochodziku jest to Excite 40Ah to już będzie chyba trzecie czy czwarte podejście stał sobie 24-29 godzin jakoś tak start tu sobie skasujemy i zaś termometr wali w kocopałuje Dobra, tutaj za dużo rzeczy mam nastawione, więc za chwilę ciąg dalszy. Niecała minuta minęła, udało mi się wyczyścić. Mamy takie 18 stopni, więc na pomiar może być. Więc lecimy z tematem, mam nadzieję, że to jest ostatnie podejście. A więc Nasz staruszek się skończył i jego pojemność chyba jest adekwatna do tego, jaki był prąd rozruchowy, bo ma 7Ah z, mam nadzieję, że będzie widać, z 40 więc ten Excite chyba umżył, ale zobaczymy, dolejemy mu wody, zobaczymy może aerometrem, co i jak i może jeszcze kilka, no, nie oszukujmy się, może jeszcze coś z tego będzie, ewentualnie będzie tutaj do agregatu jako, jako coś. A więc chwileczkę ją ładujemy i tak chciałem pokazać co widać w środku i nie jestem specjalistą, ale jak dla mnie to jest nic dobrego jak to w środku wygląda. Jest po prostu służyty Płyty powykrzywiane, jak jakiś paralityk, więc to będzie chyba tylko do testów się nadawało. bo Nawet korki widać, że są takie jakby posmolone, więc chyba kolega już wysłużył swoje. Pod filmem z regeneracji ultrakondensatorów było pytanie, jaką pojemność mają te kondensatory więc zrobimy test, przygotowałem sobie wszystko, nie wiem ile czasu minęło, ale stawiam grubo ponad tydzień, Mamy jeszcze 7V, więc mam tutaj przygotowany zasilacz i zaczniemy ładować, tylko, że sobie tą drugą żabkę nie przygotowałem tak jak powinienem i tak, startniemy, zrobimy podobnie jak w tym teście co miałem prędzej, Spróbuję go podlinkować, 14V i damy mu 1A, żeby pomału żar. Jak widać jeszcze mamy 7 no i pomału sobie rośnie. No i dam temu się uleżeć. Overvolt protection 1A za dużo tutaj nie zrobi wrażenia na tych kondensatorach, ale dam mu się do, do doładować powoli, a jak się wszystko ustabilizuje puszczę test, więc zobaczymy się za jakiś tam czas. Chwileczka minęła jak widać już błądzi ten prąd między 0 a 2 A tu mamy jakby dwie dziesiątki nawet czasem powyżej Więc stawiam na to, że po prostu zasilacz już się kopie z tym Więc rozłączymy zasilanie Ściągniemy sobie jedną żabę, żeby było fizycznie rozłączone Tutaj już mamy nic Tutaj troszeczkę spadło I lecimy Zobaczymy ile to będzie, stawiam na to, że nie będzie za dużo. Napięcie odcięcia 1V, więc prawdopodobnie zaraz się widzimy. No i już się zbliżamy, no i jest. Pojemności 50mA, 0,3Wh. Dupy nie urywa, ale daje radę, zresztą było widać po oporności wewnętrznej. No ale przynajmniej wiemy ile w tym siedzi po minucie A więc zaczynamy test akumulatora z samochodu Co prawda data się już tak nie zgadza za bardzo, bo już mamy dzisiaj 22 bo dwa razy ładowałem akumulator, bo za pierwszym razem pokazało mi, że wziął 50 amperogodzin, bo się ładował 12 albo był tak mocno wytyskany, albo coś Dlatego po tym ładowaniu 12 godzin, po 12 godzinach jeszcze raz dałem go na ładowarkę i zjadł tylko 43 mAh, więc dlatego to długo tak trwało, dałem mu od tego czasu 23 godziny, napięcie 12,76. No, dość ładnie w samochodzie, tak nie, chyba raczej nie trzymał. Możliwe, że ładowanie zewnętrzne, takie konkretne, bez podpięcia do niczego, tyle dało. Dobra, robimy C20, dlatego dajemy mu 2A, bo ma 40A. Tu jeszcze spróbuję pokazać. To jest 40A. Więc dajemy mu c 22 godziny No i test leci. Coś mi się wydaje, że 20 godzin to nie będzie, ale zobaczymy. Wytrącamy 25W niecały. Odpalamy upsa. Mierzymy temperaturę. I zaśmiernik się. Na mnie fochnął. No i się miernik na mnie fochnął, bo zaś pokazuje stół z czymś. Chyba czas go rozebrać i wyczyścić porządnie. No, fochnął się na mnie. Więc nie sprawdzimy temperatury. Temperatura jest, e, ja bym powiedział, dość dobra, bo jest około 20 stopni. Tutaj pokazuje więc stawiam, że będzie mniej więcej tyle samo tu nie będzie więcej niż 20 więc stawiam między 15 a 20 stopni będzie. przykro mi, nie jestem w stanie teraz zrobić pomiaru choć bym chciał może, że zaraz mi się uda go jakoś ogarnąć to dorzucę pomiar temperatury udało się wyczyścić, kawałek papierka i jechane 17,5 17,2 Dobra, mamy temperaturę, wiemy, że mamy do czynienia Teraz patrzę i zrobiłem błąd Nie skasowałem licznika amperogodzin z poprzedniego testu Więc muszę zatrzymać i ponowić Bo nie będziemy mieli dokładny pomiar ile to ma pojemności Brawoja, ja a więc zaczynamy test pacjent to nasz akumulator z sandacza Rzucę zdjęcie daty produkcji możliwe że ktoś się w tym rozczyta co tu jest to jest 3AD18C2 i tak minęło 48 plus 5 minut bo 3 godziny się ładował Nie wiem na co on tyle się ładował ale zjadł bardzo dużo przez któreś podejście bo zawsze coś z popsułem tym razem jestem przygotowany robimy C20 mamy 2 ampery teraz będzie lepiej widać mamy 2 ampery ciągniemy 25W szalejemy i skasowałem licznik Amperogodzin, bo ostatnio nie skasowałem i musiałem komu. zrestartować cały test więc teraz jesteśmy gotowi zmierzymy sobie temperatury jest fajnie ciepłutko, 19,5 i nawet 21 więc mamy takie 20 stopni zobaczymy ile da radę ten nasz wynalazek jeszcze z przodu pokażę go jak i tu jego parametry test zakończony coś tak mi tu pokazuje 9 godzin 4 godziny test coś szczerze coś, coś się nie, nie dodaje i odbiło 12V więc stawiam na to, że jak podłączałem ładowarkę to musiałem coś dotknąć dobra zaś muszę restartować test zajebiście